Flamingo! Lubić chemię w życiu, witaminy mieć w użyciu, pamiętać o umiarkowanym spożyciu, etykę i żadnych syndyków bez limitów. Mam 38 lat, tylko popatrz jaki jest ten świat Mój, twój, ale także ich Ty weź coś zrób, zróbmy to razem, okej okay. Powiemy i pokażemy razem, że młodość nie przemija Zanim nie wybija, 50 Jan Blachowicz ma 38 lat, jak i ja Teraz zdobył UFC Mistrzowski Pas chemię w życiu, witaminy mieć w użyciu, pamiętać o spożyciu, etykę i żadnych syndyków bez limitów. Nie rozsmakuj się w gniewie, sam nie pozna siebie Z automatu motoryka i automatyka Bez polotu takie dane to już prawie statystyka Weź zauważ i uważaj, bo ludzie nieświadomi gonią za pieniędzmi Tracąc młodość i zdrowie Następnie na starość tracą pieniądze na odzyskanie zdrowia Zdrowy tryb życia i zabawa to jest to Lubić chemię w życiu Witaminy mieć w użyciu Pamiętać o umiarkowanym spożyciu etykę i żadnych syndyków Bez limitów Jestem player Przykładny obywatel Pełen noszę gruby portfel Kasy nigdy nie żałuję Czujesz o szyszynkę Dba mnie na co dzień Na własne tylko użytek Nie ugór irytuję. irytuje jak nie urodzaj, żadnych pustych kursów Marnotrawstwo tak jak brak pulsu Czuj więcej żyj z całych sił Lubić chemię w życiu, witaminy mieć w użyciu Pamiętać o umiarkowanym spożyciu Etykę i żadnych syndyków, bez limitów Apetyt na życie mniej, skarbem się ciesz, celów złoty środek, celebruj chwile jak w Mikołajkach ośrodek. kiermana pełna to full wypas, nie zapomnę jak miałem kwas, lomat i na oczy, u pożyczki, już nic na kreskę i żadnych długów powsze czas. Lubić chemię w życiu, witaminy mieć w użyciu, pamiętać o umiarkowanym spożyciu, etykę i żadnych syndyków, bez limitów, nie rozdrapuj starych ran.